Siema, siema, ja jestem Aito Hara i dzisiaj pokażę wam bardzo ładnego texture do PvP 1.8. Najpierw to jest y texture pack Mirage 16x Teraz pokażę wam narzędzia. Narzędzia wyglądają w następujący sposób. Znaczy no, mieczyki. Y jak widać, są bardzo takie, na przykład tutaj przy kamiennym mieczu zauważyłem, że jest taki po prostu cały takiego koloru, ale to nic, nadal jest ładny. Tutaj mamy ogień, jest taki ładny, fioletowy, nie jest taki pomarańczowy, więc nie razi. Wędkę jakoś się za bardzo nie zmieniła Dźwięk też się nie zmienił Nawet sobie podgłośnie trochę Nie, nie zmienił się Tutaj łuk Nie ma naciągania łuku Nie ma też żadnych zleceniu strzał tylko łuk się zmienił mamy też ender perłę możemy się nią wycykać oj yy, nie zmieniłem na survival yy, ale nie ma zmienionych tek tekstur teraz zobaczymy sobie fotki yy, zwykłe wygląda tak moim zdaniem bardzo ładne yy, picie wygląda tak Rzucanie wygląda tak. Moim zdaniem standardowo. Tutaj mamy y, jabłka. Y, Normalne jabłko, złote jabłko i zeczantowane jabłko. Y, zmienię i teraz sobie zjem niektóre z nich. Ale jak widać y, są zwykłe jedzenie tych jabłek inne to Są standardowe. Teraz y, zobaczycie, bicie oczywiście. Ale widzę, że tutaj się nie zmieniło za bardzo. Taki czerwony, y, które leci, mam tą fotkę. Y, Teraz pokażę wam dzień i noc. Noc wygląda w następujący sposób. Jak dla mnie bardzo ładnie nie razi w oczy. Yy, dzień wygląda tak i jest bardzo rażący, więc chyba każdy woli noc yy, w tekstu pakach, bo jest tak ciemniej, a tak to tak razi wszędzie w oczy. No nic. Mamy tutaj wszędzie wszystkie rudy Jak dla mnie są bardzo fajne, jeszcze takich nie widziałem e Emeraldy wyglądają tak normalnie, inaczej od innych Bo są takie bardziej normalne, a tutaj na przykład Żelazo jest takie jakby z tej strony różnokolorowe Tutaj yy, mamy ym, bicie, jak wygląda, jest naprawdę yy, bicie z szarpnesem. wygląda bardzo ładnie, pokażę jeszcze raz. O, o, o, o, o. Przepraszam, trafi tutaj. Nie wyszło, ale teraz yy, przez wodę wygląda to tak, woda tak wygląda. Moim zdaniem bardzo fajna taka duchoma, ale mogła być to trochę bardziej przeźroczysta, ale mi to też nie przeszkadza. Zieleń tak wygląda, myślę, że jest takie standardowe. Tutaj mamy piecyki, tak wyglądają, crafting... Ended Chest, no i engine, to oczywiście. Yy, lava wygląda standardowo. Mm. No i to jest właściwie tyle. Ta zieleń jest naprawdę bardzo ładna. Przy takich budowlach to tak rozmazuję. Teraz zauważyłem, że jest tam taka tęcza, jest to mało rozpikselowane. Ja bardzo polecam ten tekst od paczek. Ma dużo takich smaczków, no jest po prostu ładny. Jedyne co to mi nie podchodzą, to takie miecze. Ale kto lubi? Ja się z wami żegnam. Cześć!